No cześć, witam Cię bardzo serdecznie. W dzisiejszym hangaucie poruszę trochę temat y, zwolnienia y, z używania pasów bezpieczeństwa. Jest to taki przykład y, y, różnych interpretacji y, przez policjantów, y, co innego sobie tam czasami wyczyta y, kierowca, a w ogóle y, idealny przykład beznadziejnego prawa, prawda? I zacznijmy od maila mojego widza, a mianowicie niezapinanie pasów wydane w 2017 roku bezterminowo. Policja twierdzi, że jest nieważne, ponieważ ważność winna być wpisana na 3 lata. Nigdzie na ten temat więcej nie znalazłem a piszą czasami, że zależy od lekarza. Nie znalazłem żadnego przepisu, z czego ma ta terminowość wynikać. Pisze się o zaleceniu na 5 lat, ale to decyzja lekarza, którą nie powinniśmy podważać. I zacznijmy powiedzmy od tego, od aktu prawnego, gdzie się znajduje Wzór orzeczenia o niezapisaniu, o, przepraszam, o, o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa. I to wydano 14 maja, jakiś tam dziennik ustaw, rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wzorów zaświadczeń lekarskich. Żeby było śmieszne, na podstawie artykułu 39 ust. 6. Prawo ruchu drogowym, czyli 2012. Tam w tym prawie o ruchu drogowym pisze, że to chodzi o orzeczenie. Tutaj znowu zaświadczenie, także już pierwsze grzmoty są, ale to nie twoja sprawa. Podpisał to już były minister, zapomniałem o nim, jakiś pana Rukowicz i rozporządzenie określa wzór zaświadczenia lekarskiego przeciwskazaniu używania pasów bezpieczeństwa. Wzór zaświadczenia lekarza lekarskiego przeciwskazaniu do przewożenia w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym podtrzymującym dzieci. Wzór zaświadczenia jest określony w załączniku numer dwa również w załączniku, czyli to jest zaświadczenie o przeciwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa. To jest zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do przewożenia w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przetrzymującym dla dzieci. I o ile mogę się tutaj zgodzić z panem policjantem, że no, zaświadczenie o przeciwwskazaniu do przewożenia w foteliku dla dziecka no, powinno być terminowe, nie może być bezterminowe no to tutaj, jeżeli chodzi o zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa, no to można już sobie pewne rzeczy porozważać, prawda? Przede wszystkim wzór jest taki, że jest data końcowa, prawda? Czyli jeżeli jest data końcowa, to raczej orzeczenie... Jakiś termin powinno mieć, prawda? Ale zwróć uwagę, że tutaj nigdzie nie pisze, że na 3 lata, na 5 lat, na 7 lat, na 17 lat i 3 dni, czy, czy na 3 dni, prawda? Czyli tak naprawdę zależy to od lekarza. Jeżeli lekarz na przykład zdecyduje, że będzie to na lat 50, ponieważ no, choroba, czy, czy tam jakieś schorzenie zdrowotne czy to przeciwwskazanie zdrowotne będzie istniało 50 lat, no to tak sobie może dać, ale raczej nie byłbym tu przekonany do wpisywania czegoś tak zwanego bezterminowo, przynajmniej po to, żeby pana policjanta nie bolała głowa i nie kwestionował tego, to orzeczenia do noszenia pasów, czy za, za, używania pasów bezpieczeństwa, jak to ładnie jest wszystko określone. Jakie są moje poglądy na temat tych pasów bezpieczeństwa, aczkolwiek wystawiam ich prawdopodobnie najwięcej w Polsce, tych zaświadczeń o przeciwwskazaniu do używania. No nie jestem bardzo przekonany do wystawiania takich zaświadczeń ludziom, którzy jeżdżą w tak zwaną trasę, prawda? Tutaj masz jakiś tam oczywiście aranżowany filmik. No i ta pani, jeżeli to jest prawdziwy wypadek, czy jeżeli byłby prawdziwy wypadek, to raczej mając pasy bezpieczeństwa, to no, nie wyleciałaby z tego, sam, tego samochodu. Natomiast no, widzimy, że tutaj coś się kopci, coś się pali. Czyli jeżeli się kopci i pali, to jest całkiem prawdopodobne, że gdyby tego zioma tutaj w niebieskiej koszuli nie było, to być może by się skopciła, spaliła, a przynajmniej ten dym by ją udusił, prawda? bo wątpię, czy by miała siłę Wyjść. No chyba, że nie wypadła przez okno, a jakoś wyszła, prawda? Także, ale mówię, nie jestem zwolennikiem używania tego mm, zwolnienia na trasie, natomiast jeżeli jesteś w jakichś takich sytuacjach, że masz sklepik w rynku powiatowego Miasteczka, trzy sklepiki i potrzebujesz przejechać 50 metrów, a policjant cię pilnuje, żeby ci tam coś łupnąć. No to czemu nie? Tutaj jest jakaś dziewczyna na nauce jazdy. No i nie wiem, czy to już niech instruktorzy naucy jazdy, jazdy powiedzą, czy, czy, czy ona nie powinna najpierw zapiąć pasów bezpieczeństwa przed wykonywaniem jakichś tam czynności no dosyć ciekawych, prawda? jakim jest chyba przekręcenie kluczyka w tak zwanej stacyjce, prawda? O, nawet sprawdza widzę chyba spryskiwacze, tu jakieś światła, chyba mówię, bo w swoim samochodzie to wiem, gdzie to jest, a to jest jakiś pewnie samochód inny. No i jeżeli wozisz już takie większe dzieci Yy, swoim samochodem to tutaj jest jakiś wzorowy przykład tego jak uczyć dziecko zapinania tych pasów, prawda? Także nic dodać, nic ująć, prawda? Yy, czyli dochodzimy do takiej sprawy, że no, pasy bezpieczeństwa są zarówno dobrodziejstwem, jak i przekleństwem. Przekleństwem są wtedy, kiedy się samochód pali, jesteś zakleszczony i w zasadzie masz darmowy stos, nie musisz być czarownicą, żeby być spalonym na stosie, prawda? Przechodzimy szybko na czata. Hatfu. Dzień dobry, mam pytanie dotyczące badań wysokościowych. Czy cały czas osoby noszące okulary nie mające widzenia obłocznego nadal mogą robić takie badania? Czy jest to już przeciwwskazanie, tak jak było? To znaczy tak, dalej nie można nosić okularów na wysokości, natomiast można nie mieć już widzenia obuocznego prawda i wtedy masz nosić albo soczewki albo jakieś tak zwane gogle prawda gogle korekcyjne problem jest taki, że ja tych gogli korekcyjnych nigdzie nie widziałem być może jakbym przeszukał przeszukał internet, a mogę nawet zobaczyć prawda być może jakbym przeszukał internet to Moment, gogle korekcyjne, praca na wysokości minuta praca na wysokości wygooglowałem, może znajdę, prawda no to dobra, jesteśmy na tych goglach korekcyjnych praca na wysokości, zobaczmy grafikę, prawda, czyli to by było raczej coś takiego, prawda? Jakieś takie okulary, ale, ale, zdecydowanie nie spadające, prawda? Czyli widzisz tutaj ten ziom ma część okularową, tutaj ma takie załóżniki, a z tyłu widać, że jest coś takiego, co ta, ta taśma, że nie spada ci nie spada ci to, to, nie spadnie ci to zełba, prawda, na wysokości, gogle spawalnicze. Natomiast, no, jeżeli ktoś ma jakąś wadę wzroku, to sensownym by było, żeby, no, były to gogle korekcyjne, czyli te, jak u mnie okulary mają tam jakąś ilość dioptrii, to te gogle też, też powinien być raczej tak robione przez jakiegoś optyka, optometrystę, czy kogokolwiek. prawda? Problem, jeżeli ktoś tutaj ma jeszcze ochotę ze mną pogadać, to jest krótka szansa. Pod telefonem 789-273-335. 7, 8, 9, 2, 3, 3, 3, 3, 5, natomiast jeżeli chcesz poszerzyć trochę, trochę trochę temat tych pasów bezpieczeństwa. Patrzę czy tylko to jest, tak to jest w miarę aktualne. Ponieważ zmieniłem to w 2015 roku, jest to w miarę aktualne. I możesz sobie tutaj poczytać różne komentarze na mojej stronie internetowej. Prawda? Jeszcze tak. O, tutaj gdzieś zrobimy, że być może ta strona będzie widoczna. Tutaj na stronie Dariusz Kraśnicki na stronie Dariusz Kraśnicki Moment, czy to coś widać, czy nie widać? Może i widać. Moment, jeszcze raz zobaczymy. O, tutaj. Tutaj widzisz link do tej strony. Dobra, kochani, w sumie, w sumie na tym dzisiaj kończę. Widzę, że chętnych do rozmowy raczej nie ma za bardzo. Ten link do telefonu numer telefonu używany jest tylko w czasie transmisji, to także żebyś się tam za bardzo nie męczył i nie dzwonił do mnie po tym czasie. Także y, trzymaj się do następnego razu. Natomiast tam będziesz miał gdzieś subs subskrypcję kanału. Tutaj będzie gdzieś y, w tamtą stronę, prawda? Kolejny filmik. Jeżeli już oglądasz powtórce, to skomentuj to wideo tam na dole, poniżej. No i na dzisiaj w zasadzie będzie wszystko. Bye, bye. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Lekarz, specjalista medycyny transportu, właściciel swojej prywatnej przychodni.